Z systemu EZDRP wyślesz tylko taki dokument, który jest dołączony do sprawy, tej, której prowadzisz lub takiej, do której masz dostęp. Dzięki temu wszystkie ważne informacje odkładają się bezpośrednio w aktach sprawy. Nazywam się Roman Mazowiecki i pokażę Ci, jak ten proces wygląda z perspektywy pracownika merytorycznego. Jeśli w trakcie czynności urzędowych chcemy wysłać list, to wchodzimy do akt sprawy poprzez menu Biurko w toku. W szczegółach prowadzonej sprawy wybieramy dokument lub dokumenty, które chcemy przekazać. Po zaznaczeniu pola wyboru w menu z prawej strony wskazujemy opcję Wyślij, a następnie Listownie. Na ekranie pojawi się okno rejestracji listu. W pierwszym kroku możemy sprawdzić, czy chcemy wysłać wszystkie wskazane wcześniej dokumenty. Jeśli nie, to oznaczamy pole wyboru przy nazwie pisma. W drugim kroku wybieramy sposób wskazania adresata. Możemy wysłać list do grupy odbiorców, korzystając z opcji listy seryjne. Pamiętajmy jednak, że taką grupę musimy wcześniej zdefiniować w bazie kontaktów. Inną możliwością jest wybranie adresata z zakładki uczestnicy, która znajduje się w sprawie. W tej zakładce odkładają się dane nadawców pism, które trafiły do akt oraz adresy, które sami zapisaliśmy. Możemy także wyszukać osoby w bazie kontaktów. Dodatkowo, jeśli często z kimś korespondujemy, znajdziemy jego adres w zakładce Ostatnio wybierani. Zwróć uwagę, że jeżeli adresat podał kilka lokalizacji, możemy wybrać tę, na którą chcemy nadać przesyłkę. Ponadto, gdy w danych kontaktowych instytucji są zapisani konkretni pracownicy, również mamy opcję wskazane osoby odbiorcy. W szczegółach wysyłki wybieramy typ przesyłki i ustalamy jej parametry. Na przykład czy jest to list zwykły, paczka lub list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Określamy także strefę wysyłki. Jej podanie jest konieczne, aby została naliczona opłata pocztowa. W polu wydruk możemy wpisać dodatkową informację, która zostanie nadrukowana na kopercie lub etykiecie. W kolejnym kroku przechodzimy do opcji wydruki. Wybieramy format koperty lub etykiety i zatwierdzamy. Pamiętaj, że jeżeli wysyłasz list ze zwrotnym potwierdzeniem wysyłki, to z tego miejsca drukujesz zarówno kopertę jak i zwrotkę. Twój list lub paczka właśnie zostały zarejestrowane w rejestrze korespondencji wychodzącej. Teraz wystarczy zapakować przesyłkę i zanieść ją do punktu kancelaryjnego. W podobny sposób wyślesz korespondencję gońcem lub zarejestrujesz tę odbieraną osobiście lub przekazywaną międzyresortowo. Wystarczy, że z poziomu sprawy zaznaczysz pismo, które chcesz wysłać i w prawym menu wybierzesz Wyślij listownie. W trzecim kroku rejestrowania wysyłki wychodzącej papierowo masz do wyboru gońca, odbiór osobisty lub korespondencję międzyresortową. Oddając list do kancelarii, nie tracimy nad nim kontroli. Wszystkie dotyczące go informacje znajdziemy w sprawie w zakładce wysyłki. Po rozwinięciu pozycji z wysyłką możemy sprawdzić jej status, który jest przedstawiony ikoną. Czerwona strzałka mówi, że wysyłka została zarejestrowana. Niebieska, że została przyjęta przez pracownika kancelarii. Zielona, że korespondencja została już wysłana. Ciemnofioletowa, że nastąpiło anulowanie wysyłki. Szare kropki wskazują oczekiwanie na informację o wysłanej korespondencji poleconej ZPO. Krzyżyk oznacza zwrot listu lub zwrotki. Symbol zaznaczenia informuje o tym, że korespondencja została doręczona do odbiorcy. Po zaznaczeniu konkretnej pozycji na liście z prawej strony pojawi się menu ze szczegółami wysyłki lub ZPO. W szczegółach wysyłki znajdziemy informacje dotyczące sposobu wysyłki adresu odbiorcy, numeru RKW i daty przyjęcia do kancelarii. W szczegółach zwrotnego potwierdzenia odbioru zostaną zapisane dane do zwrotki. Jest to także miejsce, z którego możemy wygenerować kopertę lub etykietę. W systemie EZDRP wyślesz tylko taki dokument, który jest dołączony do sprawy. Tej, którą prowadzisz lub takiej, do której masz dostęp. Pamiętaj, że jako pracownik merytoryczny odpowiadasz za metadane pisma i jego prawidłowe zarejestrowanie.